Ręce do góry, ale speedy jestem na twoim tylnym siedzeniu. Poddaj się w tym momencie z rękami w górze. Wysiądź z pojazdu. Celuję do ciebie. O kurwa, tego ty się nie spodziewałem. Tego się kurwa nikt nie spodziewał, RRS er Crackers, kurwa, no mnie, ja pierdolę. Nie, do tego...